Bo nie kończy, mam... grudny, tak nie kończę jeszcze grupy. Jeszcze grupy, tak? Tak? tak. To, ja jeszcze muszę już... Tak mamy, że zbyt się, czyli chyba, że jest... Mniej więcej. Znaczy, ja może poprowadzę, tak, bo tutaj, Ja proponuję może... Tutaj.